Bardzo pilne pytanie mojego widza, a mianowicie, czy WOMP wysyła do Wydziału Komunikacji Orzeczenie Lekarskie, czy tylko do osoby, która to badanie robiła? Zaznaczam, że chodzi o kolejne, następne badanie, bo ważność poprzedniego się skończyła. Proszę jak najszybszą odpowiedź. Pozdrawiam. I tą odpowiedź znajdziesz w artykule 79 ustęp 8 ustawę o kierujących pojazdami. Zacytuję, w przypadku, gdy w orzeczeniu lekarskim zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne powtarzam jeszcze raz, zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem, albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, uprawniony lekarz przesyła jego kopię, albo jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła wniosek o przeprowadzenie badania ponownego lekarskiego, i jeżeli nie rozumiesz, o co chodzi, to jest to tak zwane badanie odwoławcze, albo staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od dnia badania, jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badania nie złożyła wniosku o przeprowadzenie ponownego badania, albo orzeczenie lekarskie zostało wydane po przeprowadzeniu ponownego badania. No, generalnie, Tutaj chodzi o to, że starosta jest równoznaczny z wydziałem komunikacji, czyli yy, taka sytuacja by cię też mogła yy, dotyczyć. Wprawdzie widz poruszył sprawę tylko badań lekarskich, ale podobny zapis jest w przypadku psychologów transportu, artykuł 84 ustęp 5, w przypadku gdy orzeczenie psychologiczne zawiera przeciwwskazania, o których mowa w ustępie pierwszym, Kopię orzeczenia uprawniony psycholog przesyła staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej po upływie 14 dni od daty badania. Jeżeli osoba badana nie złożyła wniosku o przeprowadzenie ponownego badania albo orzeczenie psychologiczne zostało wydane w wyniku ponownego badania. Także hmm, sytuacja powiadamiania Wydziału Komunikacji dotyczy jedynie tak zwanych orzeczeń negatywnych lub z kodami ograniczeń zdrowotnych. Jak jest pozytywne, to lekarz, czy w tym przypadku również psycholog nic nie musi robić, tylko daje osobie badanej, że tak powiem, orzeczenie, kopię sobie zostawia w dokumentacji i sprawa się na tym, Kończy. Natomiast musisz zrozumieć jedno, że system generalnie się zacieśnia i wszędzie, gdzie są jakieś orzeczenia negatywne, i nie tylko w przypadku kierowców, ale pracowników ochrony, pracowników na broń czy tam jakichś innych badań lekarskich, gdzie musisz zanieść orzeczenie do jakiegoś urzędu, lekarz lub psycholog jest obowiązany wysłać powiadomienie o orzeczeniu negatywnym. Także na tym kończę mówił Darek Kreśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. I Jeżeli masz coś do powiedzenia odnośnie otrzymanego orzeczenia negatywnego, szczególnie kiedy lekarz czy psycholog, powiadomił Wydział Komunikacji, oczywiście zrób to w komentarzu do tego wideo. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, obowiązkowo zasubskrybuj mój kanał. Nie ominiesz w ten sposób żadnych nowych filmów, lub obejrzyj filmik z poprzednich, że tak powiem, badań kierowców.